Nowa praca, obowiązki, czas na zbiórkę kilku część. Nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Czy też to słyszałeś? Niestety tak, drzwi pilnować miałem Ja miałem pilnować? Czy to hagi łagi? Chyba No to czas byśmy się zmyli. Przyszedł czas by się schować. Nie chcę trupem tutaj zostać. Lecz moi przyjaciele giną w ich okrutnych. Ojciec, Otwory na nas czyhają Wielką ochotę na nas mają Załatwmy to jak najprędzej Nie chcę zostać tutaj wiecznie, wiecznie, wiecznie. Czy też to widziałeś? Ty, ty, ty tak Pudełka nie ruszałem. Nie ruszałem To Boksi był pewnie nie licz na mnie, ja stąd wieje. Przyszedł czas, by się schować Nie chcę trupem tutaj zostać Lecz moi przyjaciele giną w ich okrutnych szponaj. Uciec do pociągu pora Nie chcę zostać tutaj sam Mami longret mnie goni chyba nie zdążę przepadnę jak inni inni, inni, inni, inni, inni.